Cześć, nazywam się Lucar Rąkowski, jestem menedżerem analityków biznesowych w Wrocławiu w PGS Software. Ostatnio obserwuję, iż wiele tematów wystąpień, publikacji, warsztatów, meetupów dla analityków biznesowych skupia się na bardzo skomplikowanych i trudnych, zaawansowanych tematach. A rozmowy z Wami, także po moich wystąpieniach, pokazują, że zapominamy o podstawach, Gdyż wielu z Was dopiero tak naprawdę zaczyna przygodę z analizą biznesową. Jednym z takich tematów jest zbieranie wymagań biznesowych. Jest to podstawa analizy biznesowej, dlatego bardzo słusznie często pytacie, jak robić to skutecznie oraz pytacie także o wskazówki. Moim ulubionym sposobem zbierania wymagań jest warsztatowanie się z klientami. Używam tam różnych technik, natomiast to jest temat na inny artykuł. Tu chciałbym tak naprawdę pokazać wam i stworzyłem ściągę, która pozwoli odpowiedzieć wam na pytanie jak przygotować się do takiego warsztatu, jak go przy, m, przeprowadzić i o czym nie zapomnieć. Mam nadzieję, że artykuł i ściąga tak naprawdę przypadnie wam do gustu, a w następnym kroku postaramy się wejść troszkę w szczegóły i pokazać kilka technik e, przy zbieraniu wymagań biznesowych, które można używać e, razem ze współpracy z klientami. Zachęcam do lektury.